Teza się zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Tomaszowi podobało się, jak podobnie jak inni apostołowie, czuł się głęboko Jeszcze raz. Dobrze. Tomaszowi, podobnie jak inni apostołowie, co tam, nie, przepraszam, Tomasz, jeszcze raz. Tomasz, podobnie jak inni apostołowie, czuł się głęboko zawiedziony, niespodziewanym, niepomyślnym i tak bolesnym końcem Jezusa. Być może obawiał się, że jeśli uwierzy apostołom, ponownie przeżyje bolesne rozczarowanie. Pytania, które stawiał Tomasz, były problemem osobistym. Jak dalej żyć? Komu? Czemu poświęcić dalej swoje życie? Komu teraz uwierzyć? Komu się powierzyć? Jezus spełnia warunki do uwierzenia, które postawił Tomasz. Zobaczmy, obecną w sobie pokusę nieufności. Rodzi się ona jako realna obrona na bolesne doświadczenie rozczarowania. Szczególnie dotyczy to miłości. Nieufność i uprzedzenia nie dają możliwości obrony przed kolejnym zranieniem. Nieufność izoluje człowieka, zamyka go w sobie, czyni go bardziej zgorzkniałym. Nieufność obraca się w końcu przeciwko człowiekowi. Ona rodzi stan zagubienia i rozpaczy. To nieufność jest u początku wielu grzechów człowieka. To grzech popycha człowieka w stronę nieufności. I szatan przez kuszenie człowieka przede wszystkim zasiewa w nim nieufność wobec Boga. Prośmy Pana Boga, byśmy nie bronili swoich dotychczasowych argumentów związanych z nieufnością osobistą. Zobaczmy swoje zaślepienie. Dostrzeżmy w tym wymiarze naszej nieufności, podobnie jak Tomasz, pragnienie wewnętrznego przylgnięcia do Jezusa, pragnienie uznania Go za swojego przewodnika w życiu, pragnienie pełnienia Jego woli. Tam, gdzie jest nieufność, niewiara, tam jest i nadzieja. Otwarcia się na łaskę Jezusa. Tomasz upierał się przy swoich warunkach, swojej niewierze. Jezus przychodzi w czasie, który dla Tomasza był odpowiednią godziną na przejrzenie. Pan czekał na Tomasza. W uczniu tym było wiele odwagi. Pragnie dotknąć ran Jezusa. Nauczyciel nie pozwala dotykać swoich ran komukolwiek. Pozwala dotknąć się temu, kto jest mu bliski, kto zrozumie. Rany serca odsłania się przyjaciołom. Dotknij Tomaszu moich ran. To znaczy, że... Jezusowi spodobało się to pragnienie, że dopuszcza Go do grona osób zaufanych. W przyjaźni jest wzajemność. Trzeba pozwolić, by Jezus dotknął też moich ran, aby te relacje były dogłębne, przyjacielskie, prawdziwe.